Sieć komputerowa jest to zbiór hostów, komputerów, innych urządzeń sieciowych, okablowania oraz protokołów określających zasady komunikacji. Służy do zapewnienia komunikacji pomiędzy komputerami, przesyłu danych. Sieci komputerowe działają na zasadzie przesyłania informacji w ramach pewnych fragmentów, z których każdy posiada przynajmniej informacje o adresie odbiorcy, do którego ma trafić. Fragmenty takie nazywane są ramkami bądź pakietami i zwykle oprócz adresu odbiorcy jest tam też adres nadawcy i kilka innych informacji pomagających obsłużyć taki pakiet. Umieszczanie w nagłówku każdego z pakietów adresów umożliwia kierowanie ruchem takich pakietów bez wcześniejszego fizycznego zestawiania łącz. W oparciu o ten adres host jest w stanie rozpoznać czy pakiet jest przeznaczony dla niego czy nie, a przełączniki i routery mogą kierować pakiety do odpowiednich fragmentów sieci. Jeżeli w sieci komputerowej host A chce się komunikować z hostem B, a host C z hostem D nie musimy zapewnić im osobnych łączy do przeprowadzania takiej komunikacji, tak jak to było na przykład w klasycznej telefonii analogowej, gdzie dwie takie rozmowy wymagałyby zestawienia osobnych fizycznych kabli od jednego abonenta do drugiego. Odbywało się to za pomocą przekaźników w centralach. W sieci komputerowej hosty te będą wytwarzały odpowiednio zaadresowane pakiety i reagowały tylko na pakiety zaadresowane do nich. Dzięki temu pakiety, stanowiące osobne strumienie komunikacji, mogą być z łatwością przesyłane tym samym fizycznym łączem. Host C może słyszeć lub nie komunikację pomiędzy hostami A i B, zależy to od różnych czynników, np. od wykorzystywanej sieci i względnego położenia tych hostów, natomiast wie, że to nie do niego. Jeżeli w ramach sieci mamy jakieś urządzenie dzielące ją na mniejsze kawałki, podział ten będzie się odbywał w oparciu o adresy pakietów urządzenie takie do danej sieci będzie przekazywało tylko pakiety adresowane do hostów w tej sieci. Mamy do czynienia z przełączaniem, czyli komutacją pakietów, w odróżnieniu od omówionej pokrótce na przykładzie telefonii komutacji łączy, która polegała na zestawianiu fizycznego łącza pomiędzy komunikującymi się hostami. Protokoły sieciowe na ogół tworzą tzw. stosy protokołów, gdzie dane opakowywane są kolejno w nagłówki kolejnych protokołów. Każdy z protokołów w takim stosie pełni dedykowane mu funkcje i na ogół nie ingeruje ani w protokoły warstwy niższej, ani w przenoszoną przez niego zawartość, czyli protokoły warstwy wyższej z danymi. Struktura warstwowa jest standardowo opisywana w ramach tzw. modelu OSI, który wyróżnia 7 warstw. Najniższą warstwą jest warstwa fizyczna, zajmuje się ona definiowaniem takich aspektów jak na przykład poziom sygnału elektrycznego w kablu tworzącym sieć, częstotliwości radiowe w sieciach bezprzewodowych, długości fali światła w sieciach optycznych itd. Tutaj określane jest też to w jaki sposób przesyłane są kolejne bity, w jaki sposób kodowana jest jedynka logiczna, a w jaki zero. Ponieważ w przypadku takiej transmisji niekoniecznie jest tak, że napięcie wyższe odpowiada nam na przykład logicznej jedynce, a niższe zeru. Niekiedy jest to kodowanie bardziej skomplikowane. Warstwa ta określa też sposób kodowania kolejnych bajtów, tak aby dało się identyfikować koniec i początek bajtu. Przykładem protokołu tej warstwy, o którym już mówiliśmy jest UART i możliwe jest jego użycie w sieciach komputerowych. Kolejną warstwą o numerze 2 w modelu OSI, stąd często określaną jako L2, jest warstwa łącza danych. Definiuje ona aspekty takie jak adresacja urządzeń fizycznych, format ramki, w tym identyfikację jej początku i końca oraz protokoły dostępu do medium transmisyjnego określonego w L1, czyli co zrobić jeżeli po tym samym kablu równocześnie zaczną nadawać dwa urządzenia, jak takich sytuacji unikać i tak Często warstwy pierwsza i druga określone są jednym standardem bądź rodziną standardów. Bardzo często jest to Ethernet, który używa takiego samego formatu ramki, tych samych rozwiązań L2 dla różnych mediów transmisyjnych, różnych warstw L1 zarówno przewodowych, miedzianych, optycznych, jak i bezprzewodowych. Mogą to być też protokoły związane z sieciami komórkowymi, transmisją danych poprzez telewizję kablową itd. Rolą trzeciej warstwy jest zapewnienie możliwości komunikacji pomiędzy różnymi sieciami, różnymi standardami sieci L2. Określa ona własną adresację, która powinna być unikalna nie tylko w ramach jednej sieci L2, ale w ramach wszystkich łączonych nią sieci. Można powiedzieć, że unikalna globalnie. Najpopularniejszym protokołem tej warstwy jest IP. Kolejna, czwarta warstwa nazywana jest transportową i ma dwa główne zadania, zapewnienie adresacji wewnątrz hosta oraz zapewnienie kontroli przepływu danych. Warstwy druga i trzecia zajmują się jedynie adresacją całych hostów, komputerów. Jednak jak wiemy na pojedynczym komputerze może równocześnie funkcjonować wiele różnych usług sieciowych, wiele różnych procesów, klientów itd. Konieczne jest zapewnienie możliwości wskazania do jakiej usługi lub nawet do jakiego procesu ma być skierowana informacja zawarta w pakiecie. Warstwa ta zajmuje się także kontrolą jakości przesyłanych danych, ponieważ warstwa sieciowa, w szczególności np. protokół IP, nie zapewnia pewności przesyłania danych. Pakiet IP zawsze może zaginąć bez żadnych informacji o tym, że zaginął i protokoły warstwy wyższej powinny być tego, co najmniej świadome lub nawet radzić sobie jakoś z takimi problemami, żądając jego retransmisji. Najpopularniejszymi protokołami warstwy czwartej są UDP i TCP. Oba zapewniają adresację usług i klientów. TCP zapewnia także kontrolę otrzymywania kompletu pakietów i mechanizmy retransmisji zagubionych pakietów. Kolejne warstwy modelu OSI, 5, 6 i siódma określają sposób rozmowy i interpretacji danych przez konkretne aplikacje. Granice pomiędzy nimi są dość płynne i nie będziemy ich na tych zajęciach traktować osobno. Co zresztą jest dość często spotykane, gdyż podział ten bywa problematyczny, np. część zadań warstwy piątej realizuje TCP, będący ewidentnie warstwą czwartą. Spotkać się można także z innym modelem związanym ze stosem protokołów z TCP IP. Model ten wyróżnia jedynie cztery warstwy dostępu do sieci obejmującą L1 i L2, internetową obejmującą L3, transportową obejmującą L4 i aplikacji obejmującą właśnie te trzy wyższe warstwy modelu OSI. Nie każdy powszechnie stosowany protokół daje się łatwo dopasować do konkretnej warstwy. Przykładem może być SSL-TLS odpowiedzialny za szyfrowanie przesyłanych danych, na przykład robienie HTTPS z HTTP. Ewidentnie powinien on być powyżej warstwy transportowej, bo zawarty jest w jej pakietach, jednak nie jest on warstwą aplikacji z modelu TCP-IP, gdyż jest wspólny dla wielu aplikacji, jest niezależny od przesyłanych nim danych i ewidentnie jest poniżej protokołów warstwy aplikacji takich jak wspomniany HTTP. Podobnie ciężko go wpasować w którąś z wyższych warstw OSI. Można by powiedzieć, że stanowi warstwę 4,5 modelu OSI.